Cześć, ja nazywam się Darek Kraśnicki i dzisiaj trochę inny temat, a mianowicie Ile trwa wpis na białą listę rachunku bankowego podatnika VAT? Temat trochę inny niż badania kierowców czy medycyna pracy Czym się normalnie zajmuję. Natomiast ostatnio ktoś z mojej najbliższej rodziny napotkał się czy natknął się na taki problem, bo nie zgłosił w zeszłym roku w terminie urzędowym, swojego konta firmowego. Jest oczywiście ta osoba podatnikiem VAT I nawiasem mówiąc, w niczym jej to nie przeszkadzało przez wiele i to wiele miesięcy, ponieważ nie miała nigdy transakcji powyżej 15 tysięcy złotych. Natomiast, jak to w życiu problem spadł jak grob z jasnego nieba, pojawił się nagle, ponieważ ta osoba potrzebowała coś sprzedać na tzw. zwane CITO i znacznie to przekraczało tą kwotę i transakcja mogła pójść tylko na rachunek firmowy z białej listy. Jeszcze ta rzecz była y, przez drugą stronę kupowana na kredyt poprzez bank, także bank dodatkowo weryfikował czy idzie to na właściwy rachunek. Ta osoba zwróciła się do mnie o pomoc Jedynie, co mogłem zrobić to w trybie pilnym dodać to konto do białej listy poprzez zmianę w CIDG. I bardzo się bałem, ponieważ transakcja była naprawdę super pilna. Natomiast ja pogrzebałem trochę w necie i znalazłem informację o co najmniej dwóch tygodniach. I rzeczywiście, tyle to trwało na przełomie roku 2019-2020. I wtedy związane to było z tym, że te transakcje powyżej 15 tysięcy złotych na białą listę czy konto na białej liście stały się obowiązkowe Jak to Polacy, oczywiście wszyscy ruszyli tłumnie do urzędów. To były święta, urzędy się zakorkowały. No, hmm, podobno można to zrobić, tą zmianę w CIDG online zatwierdzając profilem zaufanym, natomiast Próbowałem ze 3 godziny w niedzielę. Nie udało mi się tego w żaden sposób jakoś wykonać. I technicznie wyglądało to tak, że dochodziłem do jakiegoś elementu końcowego wypełnienia tego formularza i następnie yy, próbowałem to zatwierdzić pułapem, natomiast pojawiała się informacja o jakimś błędzie, czy błędnym wypełnieniu ale w żaden sposób nie byłem w stanie ustalić, co zrobiłem źle. Ponieważ praktycznie dodałem wszystko, co już mogłem, włącznie z imieniem matki tej osoby i tam jakieś inne cuda na kiju, to jestem święcie przekonany, że raczej był to błąd ich systemu, a nie jakaś że tak powiem, moje niedociągnięcie. I cóż było robić, po prostu staliśmy Umówiliśmy się pod urzędem w poniedziałek rano koło godziny 8 oczywiście maseczki i było to 31 sierpnia 2020 roku w Urzędzie Miejskim we Wrocławiu i ponieważ byliśmy praktycznie jako druga osoba w kolejce, to w ciągu godziny dokonaliśmy zmiany aż w dwóch firmach, w tym i mojej. Ja też dodałem swoje konto firmowe, aczkolwiek nie jestem podatnikiem VAT, także ono na białej liście się nigdy nie pojawi. Sprawdzałem następnie w poniedziałek wieczorem, sprawdziłem we wtorek, nie było nic. Natomiast w środę koło 9 rano rachunek firmowy był już na białej liście. To, że sobie był czy nie był, to inna sprawa. Natomiast najważniejsze, że był już wyszukiwalny w wyszukiwarce wykazu podatników VAT. Na wszelki wypadek, jakbyś chciał skorzystać z tej wyszukiwarki, to link masz w opisie poniżej. Daję Ci tutaj gratis. Czyli, no, trwało to 3 dni. Poniedziałek, wtorek i powiedzmy kawałek yy, środy. I y, naprawdę mnie to ucieszyło, ponieważ liczyłem w duchu, że nie będzie to krócej niż tydzień. No, dwa tygodnie raczej nie, bo to wtedy był rzeczywiście sezon na wpisy na białą listę. Natomiast no, te trzy dni to kamień z serca spadł, prawda? Także na tym kończę, ale jeżeli Ty miałeś jakieś kłopoty z wpisem na białą listę, to Podziel się ze mną, czy podziel się ze wszystkimi tutaj w komentarzu do tego wideo. Myślę zarówno o zgłoszeniu rachunku online, jak i w urzędzie. Napisz również, co jest tematem tego filmu, ile konkretnie trwało pojawienie się Twojego rachunku firmowego, powtarzam jeszcze raz, nie prywatnego, tylko firmowego w urzędowej wyszukiwarce. Nam to zajęło powiedzmy, no Powiedzmy 2,5 dnia, czyli w sumie 3 dni. Także mówił Darek Kraśnicki. Dzięki za obejrzenie tego filmu. Oczywiście, tradycyjnie subskrypcja kanału. Tradycyjnie możesz obejrzeć jakiś filmik. Już niestety z innej branży badania kierowców medycyna-pracy. I koniecznie opisz problemy z dodaniem swojego rachunku firmowego do białej listy.